Zabę, ci się stało, boje mi rebe. Mi rebe, mi rebe, Nemo? Nemo, ja, nemo, we wszystkim smacznego Tam? smacznego Panie Mirko. jak? Mm. troszeczkę soli, mogę według we, we uznania Panie Mirko. troszeczkę soli są na końcu myślę, że będzie dobrze Co mogę powiedzieć? Jeżeli sami nie skosztujecie, tego nie doznacie. Niebo w nie, Dziękuję.